jego, lub jej, myśli, uczucia i zamiary. Kochani Państwo, zapraszam Was na wróżbę z kart Lenormanda. Tutaj mamy jedną talię kart Lenormanda, Old Style Lenormand, czyli Lenormand w starym stylu, i kochani, powróżę Wam, jest to jedna wróżba, nie ma żadnych grup, nie ma żadnego wyboru, tylko jedna wróżba, którą oglądniejcie proszę od początku do końca. Myśli, uczucia i zamiary Waszej osoby ukochanej, niezależnie czy ta osoba ukochana jest mężczyzną czy kobietą. Dobrze, kochani Państwo, skupcie się na Waszej osobie ukochanej i ja Wam już położę karty. Zapraszam Was oczywiście do komendowania po tym filmiku. Napiszcie, czy wróżba z wami rezonuje. Możecie nawet napisać, w jakim stopniu rezonuje, co się zgadza. Oczywiście proszę Was o lajki. Dla rozwoju kanału jest to bardzo istotne, żebyście byli aktywni. I proszę również o subskrypcję. Jeśli jeszcze nie jesteście moimi subskrybentami tego kanału, naciśnijcie na subskrybuję, naciśnijcie dzwoneczek u góry i wtedy YouTube powiadomi Was o wszystkich moich nowych premierkach. Więc kochani, zapraszam do subskrypcji, lajków i komentarzy. Oczywiście zapraszam Was również na wróżby indywidualne. Napiszcie mi e-maila, jeśli potrzebujecie taką wróżbę. Ja wyślę Wam od razu warunki takiej wróżby. Umówimy się na termin i wyśle wyślecie mi wtedy po wpłacie Wasze zdjęcia, daty urodzenia, pytania itd. i wtedy powróżę Wam osobiście. Zapraszam. Dobrze, kochani moi. Tutaj na dnie... Tali mamy słońce, czyli coś bardzo pozytywnego, piękne, gorące uczucia, emocje, pożądanie, namiętność, dobre, pozytywne myśli, dobre, pozytywne energie i wibracje. Słoneczny czas, lato, gdzie dużo pozytywnych tutaj spraw tak koło Was się dzieje. Dobrze, zobaczmy. Myśli Twojej osoby ukochanej. Wow, tutaj mamy jakieś dwie kobiety. Dwie kobiety, Lady, Lady, widzicie i ósemka, czyli śmierć. Słuchajcie. A nie, przepraszam, muszę, ale nie, tak się już zdarzyło, więc zostawmy to. Jakby on miał w głowie rzeczywiście tutaj dwie kobiety. Te dwie kobiety jakby o sobie wiedziały, wiedzą o sobie. Może jest jakaś żona, ty jesteś kochanką, lub ty jesteś żoną, ona jest kochanką. Są dwie kobiety i tutaj on musi jakby ym, dokonać być może wyboru wyboru i tutaj zdecydować się pomiędzy tymi kobietami ponieważ jest śmierć czyli musi być jakaś transformacja wielka transformacja tak coś zakończyć i coś tutaj się zmieni i jakieś przemiany zmiany także tutaj coś być może on myśli właśnie w głowie na poziomie mentalnym o wyborze o zdecydowaniu się, o jakimś ważnym kroku. Ponieważ śmierć mówi o tym, że skończy coś i zacznie coś nowego. Wow. W sercu. Zobaczymy jego serce, jego uczucia. Bo nam się już tutaj bardzo ostro zaczęło, kochani. Na pewno jest jakiś trójkąt, myślę. Lub czwor, czworokąt, tak? Ale trójkąt na pewno. Mamy tak. Drzewo, rycerz i kosę. Wow, znowu. Więc tak, yy, drzewo, czyli coś on chce tutaj, by się rozrosło. Wyleczyć jakieś sprawy, uleczyć. Będą jakieś wiadomości od niego, jakaś akcja, coś się nowego zacznie, jakiś nowy początek. Czyli po tej transformacji, zmianie, tutaj on będzie pisał, będzie, nie wiem, chciał spotkania, yy, będzie jakaś akcja i tutaj, no być może do spotkania nawet nie dojść przez jakieś tej problemy, nie wiem jakieś turbulencje, transformacje ponieważ mamy kosę czyli tutaj, no być może ta kosa mówi też, że on skończy tutaj z jedną z tych kobiet nie wiem jaka to, jakiej Ty jesteś konstelacji, ale z jedną z tych kobiet może zakończyć i może tutaj być do Ciebie o tym jakaś adekwatna wiadomość, tak że on tej coś zakończył i y, że potrzebuje zmiany potrzebuje transformacji chce uleczyć tutaj wszystkie sprawy chce by się tutaj spotkania czy komunikacja z Tobą, osoba pytająca rozrosła zobaczymy jego plany wow, jaka ciężka dzisiaj jakaś konstelacja ponieważ ewidentnie wyszedł tutaj no co najmniej trójkąt Ym, tutaj mamy tak rozstani, rozstaj dróg czyli stoi na rozstaju dróg Rozbieżność dróg, widzicie, nie wie, nie wie jeszcze jaką podjąć decyzję. Są tutaj dwie kobiety i y, bukiet, czyli jakieś zaproszenie i lilię. Uwaga, żeby tylko nie chodziło wam, y, jemu o seks, jak się tu zgłosi, przyjdzie, przyjedzie. Ale jest jakieś zaproszenie, są jakieś tu romantyczne spotkania, seks, jakieś y, intymności, no jest jakaś harmonia, jakiś balans, jakaś... Piękna, przyjemna, y, radosna, sympatyczna atmosfera, ale on tutaj stoi na rozdrożu dróg, czyli jeszcze się zastanawia, tak? Ma tutaj dwie kobiecy, wyszły ewidentnie i ma tutaj y, kwestię wyboru, ale przyjdzie do Ciebie wiadomość, będzie chciał się spotkać, będzie chciał zaprosić, będzie chciał być może zbliżenia. No, oczywiście, uwaga, by nie tylko chodziło o seks, prawda? Jeśli ma jeszcze dylemat wyboru i nie wie, kogo wybrać, więc uważajcie, by się on najpierw zdecydował, co chce, czego chce i do czego on podąża. No, ale pozytywna tutaj wyszła przecież karta, jeśli chodzi o jego decyzję, tak? O jego, y nie wiem, y wydarzenia, o Twoje wydarzenia o Waszą relację, jeśli pytasz, tak? Yy, pozytywne sprawy. Pozytywnie się rozwiną sprawy dla Ciebie, osoba pytająca, ponieważ ten yy, rozkład jest dla Ciebie, tak? Więc tu i pozytywny rozwój spraw widzę. Także Ty też musisz pozytywnie myśleć i pozytywnie jego inspirować. No, dzisiaj bardzo, bardzo... Ciekawe czytanie, ponieważ od razu mnie zaskoczyły te dwie kobiety tutaj na początku. No ale jest śmierć jedną z tych kobiet, czyli jakaś kwestia wyboru i wiadomość dla Ciebie, która nadejdzie. I tutaj Wasze jakby spotkania czy, czy, czy, czy komunikacja, czy relacje się rozrosną. No i tutaj dojdzie do zaproszenia, spotkania, tak? I jakaś piękna, romantyczna tutaj chwila, sytuacja, także Życzę Wam takiego pięknego spotkania, wszystkiego dobrego, kochani, dobrego rozwoju spraw. Jeśli jesteście oczywiście w takim układzie trójkąta lub czworokąta lub no jeszcze jakichś innych ciężkich układach, to tutaj na pewno są jakieś zmiany, które pokazują karty Lenormanda. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam, zapraszam, do usłyszenia już wkrótce.